Czy jak nie przeszedłeś badań na kwalifikowanego pracownika ochrony w jednym ośrodku, to badanie w kolejnym zamiast odwołania do WOMP ma sens? Jest to szczególnie ważne w przypadku kiedy tym pierwszym ośrodkiem był niestety Wojewódzki Ośrodek Medycyny. Pracy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, no i zacznę od autentycznej historii jednego ochroniarza, który oblał badania w WOMP, ale za dwa dni poszedł sobie do mojej firmy, no i nic nie mówiąc o poprzedniej wpadce dostał orzeczenie pozytywne. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że gdzieś po dwóch tygodniach przyszło odwołanie z Policji, którego tutaj uzasadnienie Ci przeczytam. No, dla potrzeb filmu po prostu zmienię imię tegoż naszego to ochroniarza na Ada. Komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu za pośrednictwem lekarza Pana Dariusza Kraśnickiego, Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław-Żernicka 215b To jest moja firma. Odwołanie na podstawie artykułu 34 ustępu pierwszego ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób imienia, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2005 nr 145 pozycja 1221 ze zmianami, odwołuję się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu zgodnie z artykułem 34 ustęp 3 punkt 1, cytat z ustawy. I Odwołanie jest za pośrednictwem lekarza Dariusza Kraśnickiego, powożnionego do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Lekarz ten posiada uprawnienia w zakresie medycyny pracy i orzekania w sprawach o pozwoleń na broń, od orzeczenia lekarskiego numer, z dnia wydanego Panu Adamowi, zameldowanemu Wrocław itd. itd. PESEL, Stwierdzającego, że posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. I uzasadnienie tego odwołania: pan Adam posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, numer POF itd. itd. I w dniu któregoś tam marca 2014 do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęło orzeczenie lekarskie. Numer z dnia Któregoś tam marca, wystawione przez uprawnionego lekarza stwierdzającego, że Pan Adam nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. Następnie w dniu 20 marca Pan Adam przysłał do komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pismo wraz z orzeczeniem lekarskim numer wydanym przez lekarza uprawnionego, Pana Dariusza Kraśnickiego, stwierdzające iż wyżej wymieniony posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. Tak technicznie orzeczenie negatywne zostało wydane dwa dni wcześniej przed orzeczeniem moim pozytywnym. No i wobec powyższego należy stwierdzić, że wobec Pana Adama zostały Wydane przez uprawnionych lekarzy dwa sprzeczne orzeczenia lekarskie i z uwagi na fakt, że Pan Adam posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, organ administracji zgodnie z artykułem 7 i 77 Kodeksu Postępowań Administracyjnych Dzienniku 2013 pozycja 2.6.7, winien podjąć wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w tej sprawie. W związku z tym uprzejmie proszę o przeprowadzenie badania wobec Pana Adama w trybie odwoławczym. Załączniki, kserokopia orzeczenia lekarskiego jednego, kserokopia orzeczenia lekarskiego drugiego sporządzono w trzech egzemplarzach. Otrzymują. Pierwszy egzemplarz-adresat, egzemplarz-adresat, czyli ja, egzemplarz drugi do wiadomości Pana Adama, no i trzeci egzemplarz- ad acta i podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Wrocławiu z upoważnienia i tak dalej, i musisz sobie zdać sprawę z jednego faktu, że każda próba ukrycia faktu wcześniejszego życzenia negatywnego jest zupełnie bez sensu. No bo pierwsza placówka, która stwierdzi, że nie nadajesz się na pracownika ochrony która Ci wyda orzeczenie negatywne, ma obowiązek powiadomić Policję, a uczyni to, czy czyni to poprzez wysłanie tegoż to orzeczenia negatywnego do najbliższej komendy Policji. No i, i jest tutaj raczej wątpliwe, aby odwołanie poszło po myśli tegoż to badanego Pana Adama, no bo raz już dostał w tymże samym wąpie orzeczenie negatywne. Także na tym kończę, jeżeli Ty miałeś jakiś taki podobny problem koniecznie napisz w komentarzach, jak poszło w Twoim przypadku. No, na pewno pomoże to ochroniarzom w analogicznej sytuacji, którzy niestety mogą nie wiedzieć co robić i podobnie do sytuacji Pana Adama, zamiast odwoływać się pójdą do drugiego lekarza w nadziei, że coś ugrają. Oczywiście, opis ten może zrobić tutaj po poprzez komentarze poniżej. Natomiast, jeżeli to wideo rozwiązało ci jakiś problem, koniecznie daj lajka, daj kciuka, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forum. No, oczywiście jak dokonasz już subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy, to wpadnij również na moją stronę internetową badanialekarzamedycynypracy.com Link jest w opisie do tego wideo jak oglądasz na kanale YouTube. Tak nawiasem mówiąc, zapamiętaj sobie raz na zawsze, w takich sytuacjach orzeczniczych, szczerość, twoja szczerość jest podstawą współpracy lekarza i pacjenta, no a sytuacje takiego oszczędnego gospodarowania prawdą, z reguły nie wychodzą nikomu na dobre, nie chcę być złym prorokiem, ale boję się, że ten Pan Adam straci uprawnienia bycia kwalifikowanym pracownikiem ochrony. Fizycznej. Na tym kończę jeszcze raz, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań ochroniarzy i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.